Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o dodatkowych powodach oprócz zdrowotnych dla których niektórzy kierowcy decydują się u mnie na badania w celu stwierdzenia yy, istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy w pasach bezpieczeństwa. I jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia, który prawdopodobnie wystawia najwięcej tych orzeczeń w Polsce. I bardzo często przyjeżdżają do mnie takie osoby, Dokładnie dzisiaj była osoba z Podalbląga to coś niewiarygodnego jechała 8,5 godziny polskim busem, jakimiś tam innymi środkami lokomocji, żeby do mnie przyjechać. I przy okazji, oprócz badania lekarskiego, pytam się takich kierowców o jakieś inne przyczyny. Chodzi mi głównie o przyczyny niemedyczne, które przeważyły szale, że dany kierowca, pomimo tych licznych schorzeń no, nie są to ludzie zbyt zdrowi. Potrafił przyjechać do mnie nawet kilkaset kilometrów poświęcając swój czas i pieniążki, bo jestem niestety lekarzem przyjmującym tylko prywatnie. I sprawa w większości przypadków jest prozaiczna. Taka, że aż boli. I to chodzi szczególnie o małe miejscowości. Być może w takiej miejscowości i Ty mieszkasz, tak zwana Polska Powiatowa. Miejscowi policjanci są tam wybitnie aktywni i prawdopodobnie, aby wykonać jakąś normę wystawianych mandatów, żeby ta, potem tam statystyki komendanta danego posterunku na odprawie rocznej, czy kwartalnej, czy innej rosły. Wystawiają te yy, mandaty i karają nawet za kilkudziesięciometrowe yy, przejazdy. I yy, Policjant z reguły wie, gdzie i kiedy jest ten największy ruch w jego rejonie, w jego miasteczku, czy nawet na jego wiosce. Natomiast, dla małomiasteczkowego sklepikarza, który ma czasem kilka sklepów na takim lokalnym rynku, lokalnym ryneczku i sam podwozi towar samochodem osobowym, czasem busem, może to po prostu oznaczać utratę prawa yy, jazdy, a za tym idzie utratę możliwości zarobkowania. I szczególnie jak nas zbiera punktów karnych Ten gość, który był u mnie dzisiaj dwa razy go złapali z jakąś tam pierdołę, stracił 8 punktów karnych. I jednocześnie ci ludzie, ci kierowcy rozumieją potrzebę jazdy w pasach na trasie, szczególnie na jakichś dłuższych trasach I nawet kiedy im wystawiłem to zwolnienie z jazdy w pasach bezpieczeństwa to nie korzystają z tego przywileju na dłuższych odcinkach na trasie. I wniosek z tego prosty, że wiele osób nie przyjeżdżałoby do mnie, gdyby po prostu nie nadgorliwość lokalnej Policji. Po prostu te mandaty już wyciągają psu z gardła, prawda. Co tam nie, nie zrobisz, to on ci ten mandat łupie i nie ma żadnej litości. Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Do jazdy w pasach bezpieczeństwa musi być dostosowana sytuacja z kodeksu drogowego. Dziwi mnie troszeczkę, że mogą jeździć kobiety w ciąży, w widocznej ciąży bez pasów bezpieczeństwa. Natomiast tak ustawodawca wymyślił, i no, po prostu takie prawo te panie też mają, chociaż dla mnie jest to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, kiedy kobiecie w ciąży na trasie by się coś tam y, jakiś wypadek przydarzył. Jeżeli Ty y, masz jakieś inne powody, ale mówię powody niemedyczne, ponieważ od medycznych to jest lekarz, ja, czy inny jakiś lekarz, y, napisz to w komentarzu, pod tym wideo, co ewentualnie skłoniłoby cię do jazdy bez pasów bezpieczeństwa. Nie mówię o powodach medycznych.